W poprzednim odcinku pokazałem, dlaczego dzielenie niezerowej liczby przez 0 daje wynik nieokreślony. Mogło jednak nasunąć się Wam pytanie: A jak to wygląda, gdy dzielimy 0 przez 0? Może ten iloraz jest mimo wszystko określony? Tym razem dzielimy więc 0 przez 0. Istnieje tu kilka torów rozumowania. Po pierwsze, możemy brać liczby coraz bliższe zera i dzielić je przez siebie. Na przykład bierzemy 0,1 i dzielimy przez 0,1. To się równa 1. Zbliżmy się bardziej do zera. 0,001 dzielone przez 0,001 to także równa się 1. Zbliżmy się dużo bardziej. 0,00001 dzielone przez 0,00001. I znów… to też równa się 1. Nawet znak tych liczb nie ma znaczenia. Jeśli wezmę ujemne, otrzymam ten sam wynik. Minus ta liczba przez minus ta liczba nadal daje mi 1. Idąc tym tropem, można by uznać, cóż, to całkiem rozsądny argument na to, że wynik dzielenia 0 przez 0 jest określony i równy 1. Ale ktoś inny mógłby stwierdzić, podzielmy 0 przez liczby coraz bliższe 0. Nie liczby przez siebie, tylko 0 przez liczby coraz bliższe 0. Na przykład 0 dzielone przez 0,1 to się równa 0. 0 dzielone przez 0,001 także równa się 0. 0 dzielone przez 0,00001 także równa się 0. I znak liczby. Również tu nie ma znaczenia. Jeśli wstawimy tu minusy, wynik się nie zmieni. Z tego toru rozumowania logicznie wynika, w każdym razie można tak myśleć, że 0 dzielone przez 0 daje wynik 0. Te dwa argumenty są równie mocne. A ponieważ oba są mocne i właściwie żaden z nich nie jest spójny z resztą matematyki, matematycy ponownie uznali, że wynik dzielenia zera przez zero jest nieokreślony. Nieokreślony.